Podaj wartość bezwzględną x dla x równego 5, x równego minus –10 oraz x równego minus –12. Wartość bezwzględna to coś, co wygląda na bardziej skomplikowane, niż naprawdę jest. Wartość bezwzględna to po prostu odległość liczby od zera. Odległość… od… zera. Narysuję oś liczbową. Zaznaczę 0, bo będziemy mówili o odległości od zera. Pomyślmy, jaka jest wartość bezwzględna x dla x równego 5. Czyli jaka jest wartość bezwzględna 5? Podstawiamy 5 w miejsce x. Wartość bezwzględna 5 to odległość liczby 5 od zera. 1, 2, 3, 4, 5. Liczba 5 leży dokładnie 5 pozycji od zera. Dlatego wartość bezwzględna 5 to 5. Chyba już widzicie, że to bardzo proste pojęcie. Teraz coś ciekawszego. Wartość bezwzględna –10. A dokładniej, wartość bezwzględna x dla x równego –10. Podstawiamy –10 w miejsce x. To odległość liczby –10 od zera. –1, –2, –3, –4, –5, –6, –7, –8, –9, –10. Przydałaby się dłuższa oś. Tu jest –10. Jak daleko od zera leży ta liczba? Leży 10 pozycji na lewo od zera, a więc piszemy 10. Wartość bezwzględna zawsze jest liczbą dodatnią. Gdy chodzi o wartość bezwzględną, zwykłej liczby jest ona po prostu dodatnią wersją danej liczby. Czas na ostatnią, bo została nam jedna. Wartość bezwzględna x dla x równego –12. Podstawiamy –12 w miejsce x. Nie musimy patrzeć na oś, bo już wiemy, że to dodatnia wersja –12, czyli po prostu 12. To nam mówi, że –12 leży w odległości 12 pozycji od zera. Zaznaczmy ją. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pozycji od zera.